Witamy państwa serdecznie na naszym kolejnym webinarium w ramach sieci dyrektorów Centrum Edukacji Obywatelskiej, dyrektorów i dyrektorek. Mamy dzisiaj temat, który w naszym przekonaniu choć nie jest tak ściśle związany z wyzwaniami bezpośrednio tymi, którymi, z którymi państwo się teraz mierzą, to jednak ma na nie znaczący wpływ. Nazwaliśmy go tak może troszeczkę ogólnie jak dyrektor szkoły może podzielić się odpowiedzialnością z uczniami, ale w gruncie rzeczy chodzi nam tutaj o taką funkcję szkoły, która uczy owszem też brania odpowiedzialności, ale również podmiotowości czy też czasami można powiedzieć partycypacji uczniów w życiu tym szkolnym w jej codziennym w codziennym funkcjonowaniu szkoły, dzięki któremu mogą się uczyć nie tylko brania odpowiedzialności, ale także angażowania się w życie społeczne i w życie obywatelskie. Nie będę o tym teraz na wstępie dużo mówił, dlatego że mamy wspaniałych gości i gościnie, których za chwileczkę przedstawię, ale najpierw dwa słowa na temat gospodarza, czyli Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Centrum, które jest patronem sieci dyrektorskiej, w której właśnie uczestniczymy, ma, też, ma również wiele innych propozycji, z których mogą korzystać szkoły. Tutaj na tym slajdzie znajdują się adresy internetowe do rozmaitych aktywności, które które można z nami podejmować. Na blogu co można znaleźć sporo inspirujących tekstów, materiałów edukacyjnych, które można na co dzień wykorzystywać na lekcjach, ale też w zarządzaniu szkołą. Mamy również profil na Facebooku proponujemy szkolenia. Tutaj znajdą państwo adres do części fundacji, która się nazywa szkoła ucząca się do takiego dużego programu, w którym można znaleźć sporą ofertę warsztatów, a też programów programów, w, które, w których szkoły mogą się angażować. Oprócz tej działalności szkoleniowej i wydawniczej prowadzimy również szereg programów w różnych obszarach, o których za chwilę króciutko powiem, w których szkoły mogą rozwijać swoją aktywność i zapewniać coraz lepsze warunki do uczenia się uczniów. Te programy trwają, ale w czerwcu rozpoczną się nabory do niektórych z nich. Ten slajd przedstawia nasze aktywności programowe. Też nie będę o nich szczegółowo opowiadał, dlatego że jeśli państwo wejdą na naszą stronę, to znajdziecie sporo sporo temat informacji, ale dotyczą one zarówno szeroko pojętej kultury, uczestnictwa uczniów w kulturze, jakości uczenia się, w tym takiego najważniejszego obszaru naszych zainteresowań, czyli oceniania kształtującego, ale także innowacji w edukacji. Zaangażowania obywatelskiego i to jest jeden z obszarów, którego dziś troszeczkę dotkniemy. Odpowiedzi na globalne wyzwania związane ze zmianami społecznymi, ale też z ekologią, uczenie otwartości to też jest jeden z programów obszarów programowych o których dzisiaj pewnie będziemy trochę wspominać. One otwierają takie obszary jak wychowanie i także budowanie odpowiedzialności budowanie podmiotowości uczniów w szkole. No i program dotyczący wyjaśniania polityki czyli wsparcia młodych ludzi w rozumieniu procesów politycznych w których uczestniczą. Jesteśmy chyba największą organizacją pozarządową, która współpracuje ze szkołami już od prawie 30 lat. Wiele tysięcy nauczycieli uczestniczyło w działaniach, które podejmowaliśmy. Również bardzo wielu dyrektorów szkół. Około 10 tysięcy szkół znalazło się w obszarze naszych propozycji. Korzystało z tego, co tworzymy i proponujemy. Nasze spotkanie ma charakter webinarium Niemniej i w związku z tym nie są tutaj przewidziane wypowiedzi uczestników, natomiast zachęcamy bardzo do zadawania pytań na czacie. Jest to okazja do tego, żeby odnieść się do tematyki, którą się dziś zajmujemy i bardzo do tego serdecznie zapraszamy. Na tym czacie czasami toczy się Drugie też interesujące życie webinarowe, na którym dyrektorzy i dyrektorki wymieniają się doświadczeniami, zadają ciekawe pytania, więc zachęcamy do spoglądania na czat i też zapisywania tam swoich opinii i pytań. Nie ma gwarancji, że do wszystkich się odniesiemy, ale one zawsze współtworzą programy naszych działań na następne spotkania. No i teraz ten przyjemny moment, kiedy mogę powiedzieć, kogo gościmy i dlaczego. Bardzo się cieszę z obecności Małgorzaty Solowskiej, dyrektorki 9 liceum w Gdańsku, ale też osoby, która aktywnie zmienia szkołę, propaguje pracę projektami, rozwija ideę samorządności i ten wątek samorządności jest na naszym dzisiejszym spotkaniu być może najważniejszy. Bardzo serdecznie witam Kasię Kostańską wicedyrektorkę szkoły nr 82 z Poznania. Właśnie rozmawialiśmy, że znajduje się nieomalże w samym centrum. Jest, Kasia jest osobą, która współorganizuje działania, w których szkoła współpracuje również z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspomnę tu o Szkole Demokracji i programie Wychowanie to Podstawa, w który szkoła była bardzo aktywnie zaangażowana. I równie serdecznie witam Michała Tragarza, który jest ekspertem w naszym centrum, właśnie zajmującym się wspieraniem samorządów uczniowskich. I będziemy tutaj dzięki obecności Michała mogli chwilę porozmawiać właśnie o ofercie organizacji pozarządowych, takich jak Fundacja Nasza, w rozwijaniu tego obszaru, w rozwijaniu tego obszaru funkcjonowania szkoły. No właśnie i żeby nie przedłużać wstępu chciałbym od razu ciebie Michale poprosić o dwa słowa, a może więcej nawet na temat tego w jaki sposób z jakim wsparciem mogą spotkać się szkoły w organizacjach pozarządowych w samym naszym centrum, które to programy mogą wpływać na jakość tej partycypacji uczniowskiej w życiu szkoły i samorządności. Jasne. Dzięki, dzięki Przemek za przedstawienie i witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Tak na, na samym początku też chciałem powiedzieć jak właśnie my widzimy tę samorządność uczniowską w CEO, ponieważ to myślę, że jest, że jest istotne, gdyż rozumiemy przede wszystkim szeroko, to znaczy Mówiąc o samorządności uczniowskiej i samorządzie uczniowskim w szkole mamy na myśli nie tylko stricte władzę samorządu czy tę instytucję oczywiście, która, która jest umocowana w prawie oświatowym, ale myślimy o całej społeczności, przede wszystkim szkolnej i o wszystkich działaniach, które pozwalają uczniom wyrazić swój głos swoje potrzeby uczestniczyć w szkoły w taki sposób żeby jakoś na nią na nią wpływać. Czyli to niekoniecznie muszą być stricte działania które są powiązane z władzami samorządu albo z albo z, z, z instytucją a wręcz zachęcamy do tego żeby właśnie tak nie było to znaczy żeby właśnie myśleć o samorządności możliwie jak naj, jak najszerzej. No i właśnie tutaj na tym slajdzie mamy takie wyzwania to są wyzwania, które są zidentyfikowane no, na podstawie już dość wielu lat, bo od 2008 roku prowadzimy program, który nazwał samorząd tłuszczniowski po prostu, teraz się nazywa Szkoła Demokracji. E, I około już 2000 szkół z całej Polski wzięło udział w różnego rodzaju e, działaniach, e, czy to w pełno- e, całorocznej wersji programu, czy w jakichś e, krótszych formach. No ale jest to dość duża, dość duża grupa osób, e, szkół nauczycieli, dyrektorów, którzy, którzy z nami współpracowali, więc no, jest to jakaś też grupa, na podstawie której możemy pewne rzeczy powiedzieć. I to oczywiście, wiadomo, jest też bardzo różnie w różnych szkołach I, i, i też jakby ja, mając nawet tę perspektywę tych 14 już lat pracy, naprawdę widzę dużą zmianę, to znaczy kiedyś w ogóle ten temat właśnie partycypacji, współdecydowania no, był naprawdę taką terra incognita, i, i, i właściwie trzeba było wszystko tłumaczyć, no teraz jakby coraz więcej widzę osób, które widzą, że to jest narzędzie tak naprawdę do tego, żeby szkoła miała szansę nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, tak? znaczy, że, że, że, że nie jesteśmy w stanie pracować, znaczy być może jesteśmy, tak, ale, ale ma to swoje konsekwencje, tak jakby prawda świat się nie zmieniał i, i, no i też coraz więcej właśnie nauczycieli, dyrektorów widzi, że no to właśnie od samych młodych ludzi możemy czerpać różnego rodzaju pomysły, które pozwalają nam zmieniać funkcjonowanie szkoły, tak? Zmieniać to, jak pracujemy i jak, jak szkoła, jak szkoła działa, no, a dzięki temu też zwiększamy zaangażowanie samych uczniów, tak? Czyli po prostu sprawiamy, że uczniom chce się przychodzić do szkoły, widzą sens. Dlaczego mają przychodzić do szkoły, szczególnie edukacja zdalna, myślę, mocno, mocno. No, zachwiała tym poczuciem sensu tak I, i też zarówno poczuciem sensu, jak i tym poziomem relacyjnym oczywiście, tak to, to Państwo doskonale wiedzą. No ale właśnie, no, te wyzwania, które, które widzimy, no to jest właśnie częsty, często wskazywany przez uczniów taki brak poczucia wpływu na, na, na te zwykłe, codzienne sprawy tak? I to, to jest właśnie chyba taki ważny, ważny punkt, na który zwracamy uwagę w naszych, w naszych programach, że właśnie ta samorządność ta partycypacja, to ona się realizuje właśnie w tych małych, codziennych sprawach, w tym, co się dzieje na poziomie klasy i, i, i tak, no ale też na poziomie, na poziomie szkoły, ale to niekoniecznie muszą być od razu duże, duże jakieś zmiany systemowe i tak dalej i tak dalej, które wymagają dużo pracy i czasu, ale chodzi o, o takie codzienne, o codzienne działania, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli podać kilka przykładów. No i to, co jest częstym, częstym wyzwaniem, to jest właśnie takie ograniczenie, bardzo zawężenie tej grupy osób, uczniów, którzy no, w jakiś sposób mają wpływ. Do grona tych osób, tylko wybranych w wyborach, tak? no to są te zarządy, tam prezydia, zwał, jak zwał, każda szkoła tak pytania czy nazywa, ale ogranicza się do tak naprawdę kilku osób, tak. One oczywiście mają pewien mandat, tak? no i zgodnie z, z też prawem oświatowym są reprezentantami ogółu uczniów, tak, no bo organy, organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów, więc oczywiście to oso te osoby mają ten mandat, żeby się wypowiadać, no ale to też nie oznacza, że powinniśmy to ograniczyć tylko do tego grona. Bardzo często się tak dzieje. Tak bardzo, bardzo często tylko te osoby w jakiś sposób e, e, uczestniczą w tym życiu w szkoły a 95 99 uczniów rzeczywiście nawet nie czuje się tą częścią samorządu, tak, to znaczy nie czuje właśnie tego, tego wpływu. E, i, I to sprawia, że po prostu nie angażują się i e, e, trochę kończą taką edukację szkolną z takim przekonaniem właśnie, że no sami nic nie mogą nic nie mogą zmienić. No i też trzecie wyzwanie no to jest takie ograniczenie, które wynika z tradycji i z takich utrwalonych schematów funkcjonowania, bo, bo to była bo sfera taka, którą te samorządy się zajmowały, no można powiedzieć tak trochę od zawsze, tak? Czyli to takie takie Michałki, trochę, takie miłe rzeczy, dodatki, tak? różnego rodzaju imprezy, dyskoteki szkolne czy też po prostu akcje charytatywne. Tak, no jest to taka sfera bezpieczna, bo tutaj oczywiście możemy dać dużo, dużo swobody, ale nie wchodzi to w kompetencje, tak, takie tradycyjnie postrzegane kompetencje nauczyciela czy też dyrektora, no, ale jednocześnie nie, nie, nie, nie daje to tego realnego wpływu tak, na, na, na to, jak ta szkoła, na, na ta szkoła funkcjonuje, jeśli to tylko ograniczymy do, do, tej, do tej sfery, tak, a inne obszary życia szkoły jakby trochę zostawiamy. Więc my też staramy się pokazywać, że ta samorządność realizuje się również w, w, w, innych, w innych obszarach. I tak naprawdę nie ma takiej sfery życia szkoły, w której na przykład uczniowie nie mogliby konsultować, wyrażać swojej opinii, współdecydować. No i takie też przekonanie wielu uczniów wciąż jest, że ten samorząd uczniowski, czy te instytucje różnego rodzaju demokratyczne, no to tak naprawdę w szkole jest trochę fikcja. Tak? To znaczy, że i tak nauczyciele, dorośli zdecydują, a. Ja, czym się będzie zajmował ten samorząd, czy też ostateczna decyzja będzie zawsze po stronie dyrektora, więc tak naprawdę nie warto, nie ma sensu nie ma sensu się angażować, no bo po co, tak, ja mam poświęcać swój czas, jeśli to tak naprawdę właśnie jest zewnątrz sterowny, a nie, a nie wewnątrz sterowny. Tak więc to są takie cztery główne wyzwania, na które my staramy się odpowiadać w naszych programach i tu możemy przejść dalej, bo już dużo mówię. No i właśnie program Szkoła Demokracji, który jest takim naszym głównym w tym momencie programem kompleksowego wsparcia samorządności uczniowskiej w szkołach, ma na celu to, żeby właśnie sprawić, żeby jak największa grupa uczniów czuła wpływ na to, co się dzieje w szkole. Tak? I tu pracujemy właśnie w taki, w taki sposób, że w pięciu obszarach życia szkoły proponujemy szkołom różnego rodzaju pomysły, wyzwania, na, na realizacje, które właśnie mają, mają na celu to, to zmienić. W tym roku już właściwie kończy się taka trzecia edycja takiego programu w, tak, w takim kształcie. Od przyszłego roku również będzie program Szkoła Demokracji. Będzie trochę inaczej wyglądał, ale jak najbardziej Państwa zapraszam. No, jeśli ten temat właśnie partycypacji, samorządności jest, jest, jest, jest, jest ważny, to jak najbardziej od czerwca, właśnie tak jak tutaj Przemek mówił, będziemy, będziemy rekrutować, będzie możliwość na pewno właśnie pracy takiej bliższej z mentorem, mentorką, czyli takimi osobami, które już trochę właśnie mają doświadczenia z takiego wdrażania demokracji w szkołach, no i też po prostu zwiększania kompetencji tych osób, które są, są jakoś włączone w to, w to wspieranie. I druga taka akcja, znaczy jeśli ktoś w ogóle chciałby się to przeczytać, przeczytać, więcej, to zapraszam na naszą, na naszą stronę angażuj.coor.pl i tam jest cała, cała część dotycząca właśnie samorządności uczniowskiej. Jeśli można wkleić linka na, na czat do tego, do tego naszego działu, to byłbym Byłbym wdzięczny, ponieważ tam jest również poradnik właśnie programowy Szkoła Demokracji do przeczytania, więc można, można się zapoznać z tymi właśnie pomysłami na działania, a akcja Samorządy mają głos, no to jest może taka propozycja dla tych, którzy może nie czują, że chcieliby włączyć się tak na, na poważnie, natomiast natomiast jakby sprawdzić, tak, czy, czy, czy to jest coś dla nich. Jest to akcja wrześniowa. I tutaj wspieramy szkoły w Organizacji Demokratycznych Wyborów władz Samorządów w Polsce. czyli można powiedzieć ten pierwszy krok, bo oczywiście to też jest ważne, żeby ci reprezentanci też zostali wybrani w demokratyczny sposób, ale tutaj chodzi oczywiście o procedurę, ale nie tylko o procedury, tak? znaczy Z jednej strony zależy nam na tym, żeby rzeczywiście to było takie święto szkolnej demokracji, żeby to nie ograniczać też tego prawa wyborczego, bo to też moje doświadczenie pokazuje, że bardzo często szkoły stosują różnego rodzaju ograniczenia tutaj szczególnie tego kto może kandydować do władz samorządu uczniowskiego no i tutaj jest to, to co my proponujemy to właśnie żeby nie było takich ograniczeń na przykład związanych z oceną z oceną zachowania albo jeszcze nie daj boże takie są czasem w regulaminach zapisy typu opinia pozytywna opinia wychowawcy czy też dyrektora, tak, że tylko wtedy uczeń może kandydować, no to my bardzo z tym walczymy. Uważamy, że każdy, każdy powinien móc kandydować. No i to oczywiście z gwiazdką taką, bo tutaj zaraz się na, na różnych warsztatach pojawiają głosy, no ale jak to, przecież zawsze się z, ci kandydaci pojawiają, którzy trochę ośmieszają albo po prostu kandydują dla żartu i tak dalej. No więc też zachęcamy do tego, żeby robić takie na przykład debaty wyborcze, które trochę będą weryfikować to, czy te osoby rzeczywiście kandydują, mają jakieś pomysły, tak, czy, czy też właśnie jest to dla, dla żartu. Ale ogólnie jest, chodzimy z założenia, że jest to odpowiedzialność po stronie całkowicie uczniów, tak, kogo oni wybiorą. No, z, tym, z tymi osobami będą musieli sobie radzić, tak, no bo to jest instytucja reprezentująca uczniów, więc jak najbardziej powinno to być po ich stronie. Więc takie święto właśnie wyborcze, wrześniowe, też będziemy rekrutować od czerwca. I to chyba na, na ten moment już może, może skończę, bo właśnie, bo teraz jeszcze mm, fajnie, żebyśmy porozmawiali o tych praktycznych e, e, aspektach, jak tę samorządność e, właśnie wzmacniać. Jasne, dziękuję Ci Michale, ale jeszcze jedno słowo w kwestii organizacji tylko. Te wszystkie linki, które są na czacie, mogą Państwo sobie oczywiście teraz skopiować, ale wyślemy je też do wszystkich zarejestrowanych uczestników w postaci, w mailu jednym. W którym podsumujemy te wszystkie materiały, więc proszę się nie niepokoić, jak będziecie chcieli znaleźć ten dostęp, to on będzie ułatwiony. I mam jeszcze do ciebie, Michale, pytania, właściwie jedno pytanie na początek jeszcze. Czy jak z twoich doświadczeń szkół uczestniczących w naszych programach, to jakie na przykład obszary, oprócz takich jak akcje charytatywne, Albo no, te inne czynności, które są tak typowo powiązane na przykład imprezy z działalnością samorządu, udaje się w ten obszar wprowadzić dzięki poszerzeniu aktywności w tej szkole. Czy, czym na przykład zajmują się uczniowie? W tych szkołach, które, które uczestniczą w programach. To tak, no, ważnym obszarem jest komunikacja i media i tutaj Będziemy trochę mówili właśnie też o tych poziomach partycypacji, tym pierwszym takim poziomem realnej partycypacji jest to, że wszyscy są poinformowani, i wiedzą tak? Wiedzą, co się dzieje w szkole i dlaczego coś się dzieje w szkole, tak? Bo żeby w ogóle uzyskać zaangażowanie w cokolwiek, tak? no osoba, da, dana osoba no musi, musi mieć rzetelne i pełne informacje, no, żeby, żeby się w coś włączyć, żeby czuć, że rzeczywiście ktoś dba o to, że po, traktuje mnie poważnie już na tym etapie, że, że, że dostaje dostaję informacje, tak? Więc y, to jest, no, ca, ca, tu, bo tu chodzi zarówno o media, które na przykład mogą uczniowie sami prowadzić, tak, żeby, żeby w szkole rzeczywiście ten głos uczniowski był e, też niecenzurowany, czyli no, po prostu, rzeczywiście, żeby to były media prowadzone przez uczniów, dla uczniów. Czyli na przykład, no wiadomo, strony na Facebooku, na Instagramie, jakieś media społecznościowe, czy bardziej tradycyjne, ale wciąż popularne, radiowęzły na przykład, tak, ale również chodzi nam o to, żeby tutaj wypracować jakieś takie sposoby komunikacji, chociażby władz samorządu z dyrekcją, bo to też często kuleje, tak naprawdę. I się okazuje, że na przykład dyrektorzy właśnie nie spotykają się z władzami samorządu uczniowskiego, na przykład spotykają się z opiekunem samorządu uczniowskiego, tak? czyli mamy zapośredniczoną komunikację i to oczywiście jest znacznie trudniejsze, tak? bo ci uczniowie mają pewną obawę przed dyrektorem, no, a siłą rzeczy opiekun też się zawsze jest jakimś filtrem, coś tam powie trochę inaczej, no, więc też dbamy o to, żeby właśnie wzmacniać tę taką, tę taką wymianę. W komunikacji jest też istotne to, żeby zbierać informacje o potrzebach i zasobach, tak? czyli takie diagnozy, żeby organizował samorząd, żeby te plany pracy samorządu nie były wymyślane na zasadzie, że to jest od 10 lat robimy te imprezy, więc robimy copy-play plan pracy samorządu, pop jest. Tylko, żeby on rzeczywiście był wypracowany w odniesieniu do tego, co, co jest potrzebą, e, potrzebą uczniów. E, no i żeby też same władze samorządu dbały o tę komunikację, tak? Znaczy, żeby oni również mieli wymyślone różnego rodzaju e, sposoby na dotarcie do uczniów, e, na to, żeby się spotykać, żeby się bezpośrednio spotykać. Tutaj zachęcamy do tego, żeby na przykład prowadzić różnego rodzaju warsztaty, zajęcia dla młodszych uczniów. No, w każdym razie, żeby oni byli widoczni, tak? Znaczy, żeby rzeczywiście te władze samorządu były widoczne. To jest komunikacja. No, dużym obszarem i często takim, który budzi dużo już emocji, jest takim poważniejszym i trudniejszym, jest różnego rodzaju podejmowanie decyzji dotyczących zasad szkolnych. Tak? No I tutaj oczywiście jest to, jest to zawsze trochę ten level up, no, ale to też zaangażuje, angażuje uczniów, tak? bo no, na przykład różnego rodzaju zasady dotyczące tego, jak uczniowie mają się ubierać, zachowywać ten kryteria oceny z zachowania, czy w ogóle wewnątrzkolne ocenianie, kryteria oceniania, prawda? To są takie tematy, które, do których zachęcamy szkoły, żeby robiły na przykład konsultacje z uczniami, tak, żeby uczniowie się wypowiedzieli, co działa, co nie działa, tak, czy czują, że są sprawiedliwie oceniani, czy czują, że rozumieją te kryteria oceniania, itd. itd. Tak, czyli to, co bezpośrednio dotyczy samych samych uczniów i uczennice, no to, to są takie myślę. I, i, I przestrzeń szkolna to też jest myślę taka, taka bardzo namacalna rzecz, którą można dość łatwo, prawda, no oczywiście, wymaga to pracy, tak? Ale, ale możemy tutaj wprowadzić zmiany, wynikające jakby z potrzeb uczniów tego, co uczniowie czują. To jest to, no jeszcze klasa bym powiedział, tak? Jeszcze jest ten obszar po prostu życia klasy, tak? Bo to jest ta najmniejsza społeczność, najmniejsza komórka. I uważam, że każdy wychowawca wychowawczyni tak naprawdę buduje samorządską. Bardzo często w szkole się tak myśli, że to tylko opieką samorządu odpowiada za samorządski. No nie jest tak, prawda? Bo to jak funkcjonuje klasa, to jest podstawa, bo to jest doświadczenie większości uczniów. Więc też, żeby na poziomie klasy bać o takie drobne decyzje, chociaż gdzie pójdziemy na wycieczkę. To, no. Dobra, jeszcze mógłbym długo. Jasne, ale... oczywiście. rzeczywiście, <laughs> ale zależało mi też na tym, żeby to osadzić w konkrecie, bo rzeczywiście, hmm? jak się mówi, w różnych obszarach można to robić no to no, można mieć poczucie, że to, że to, jest takie ogólne sformułowanie, a zależy mi na konkretach. Mamy oczywiście też Kasię i Małgosię, które są dyrektorkami i mogą powiedzieć o swoim doświadczeniu, ale zależało mi też na takim spojrzeniu osoby, która jest trochę z zewnątrz szkoły i widzi różne różne te podmioty. No właśnie ja może Ciebie Kasiu poproszę o krótki komentarz. A propos tego co Michał mówił o wspieraniu takich aktywności samorządowych uczniów i tej podmiotowości uczniowskiej przez organizacje pozarządowe przez różne czynniki które są na zewnątrz szkoły na ile na ile to było wam potrzebne w tego rodzaju zewnętrzne wsparcie co to dało. Jaka jest jakaś wartość dodatkowa takiego działania, no bo przecież można by było samemu tego rodzaju aktywności planować, jak to jest u was, Kasiu? No na pewno można byłoby samemu planować i przecież jest wiele takich aktywności, nawet chyba począwszy z poziomu nawet pojedynczego nauczyciela, nawet nie wychowawcy klasy, a nawet samego nauczyciela, bo to w tym, na tym poziomie chyba się zaczyna nawet partycypacja ucznia, a potem dochodzimy do takiej szerszej samorządności. Natomiast wydaje mi się, że potrzebne są takie organizacje pozarządowe, żeby jeżeli już stwierdzimy, że jednak będziemy na poziom refleksji, że jednak chcemy się jeszcze dalej rozwijać, to one na pewno nam mogą w tym pomóc. Czyli jakiś know-how taki zewnętrzny, pomysł? Tak, jest wiecie. potrzebny, tak jak my na przykład stwierdziliśmy właśnie niedawno, że chyba wykorzystaliśmy pewne możliwości, jeżeli chodzi o pracę samorządu uczniowskiego. i teraz quo w samorządzie, co dalej? I ta refleksja i uczniów i nauczycieli spowodowała, że weszliśmy w ten program właśnie Szkoła Demokracji gdzie okazało się, że pewne rzeczy robimy świetnie, że one są dobre, ale można pewne rzeczy jeszcze robić inaczej, można jeszcze się dalej rozwinąć. Co ja bym jeszcze widziała? Na pewno wszelkie projekty, które proponują często organizacje pozarządowe, ale też i takie organizacje, które są nam bliżej, czasami nawet jakieś rady, osiedla czy nawet miasto, ja przypowodowując różne przykłady y, takich projektów, w których oczywiście pomysł jest miejski, y, jest tu nadzór nauczyciela, ale sama praca jest pracą uczniów i to nawet w szkole podstawowej mogą uczniowie, jeżeli mają mądrego nauczyciela, faktycznie, który jest takim mentorem albo osobą do dyskusji, który czuwa, no. Y, te pewne rzeczy zrealizować, a mało tego, potem się okazuje, że one pojawiają się nawet jako propozycje do budżetu obywatelskiego. No to już coś jest niesłychane, jak uczeń szkoły podstawowej widzi, że ma taką siłę sprawczą. Uh -huh. no rzeczywiście. A takich projektów jest dużo, tylko żebyśmy żeby zauważali, żeby ci uczniowie nie byli takim w tym projekcie taką dekoracją. tak? No tak, to jest to, o czym Michał wspominał, jako o wyzwaniu, że bardzo często zdarza się tak, że samorząd jest po prostu pewnego rodzaju fasadową taką fasadą, która i tak kryje aktywność realnie dorosłych, a nie samych uczniów. Małgosiu, a jak u ciebie? Do czego ci się przydały różne zewnętrzne organizacje w tym obszarze? To znaczy ja, ja od razu powiem, że moja szkoła brała udział w projektach CEO i była to i Szkoła Demokracji, ale wcześniej już nie funkcjonująca obecnie Solidarna Szkoła, którą robiliśmy też z acs em I mimo, że jesteśmy z Gdańska, to byliśmy jedyną szkołą w Gdańsku, która z acs em właśnie i z CEO robiła Solidarną Szkołę, więc to też takie gdzieś znamienne, ale nam bardzo dużo te projekty dały. To znaczy ja w moim odczuciu uważam, że nie da się budować samorządności szkolnej, w ogóle samorządności, bez konkretnych podwalin I, i jeżeli my nie jesteśmy sami na to przygotowani, to nigdy ta samorządność w szkole nie będzie funkcjonowała, jeżeli my nie mamy przekonania w ogóle do samorządności. Więc to jest taka pierwsza rzecz, że dyrektor musi być przekonany do samorządności. Muszą być przekonani nauczyciele, żeby samorządność w ogóle się zadziała. Tak? I to jest taka podstawa. My mamy w Polsce problem z samorządnością, dlatego że my mamy młodą demokrację. To nie jest demokracja, która wyrasta nie wiadomo jak długo, tylko my jej się ciągle uczymy. I takie programy, projekty są bardzo pomocne i bardzo przydatne, ponieważ one właśnie kształtują później szereg postaw również obywatelskich, które będą miały wpływ na kształtowanie współczesnej i przyszłej Polski. Więc to jest taka rzecz dla mnie bardzo kluczowa. Dlaczego ja stawiam w ogóle na samorządność? Dlatego, że to są podwaliny pod tak naprawdę całą resztę. I muszę przyznać, że w ramach tych projektów, w których braliśmy udział, to uczniowie decydowali właśnie, które obszary będą realizować, jak one będą wyglądały. Trudność mieliśmy wtedy, kiedy była pandemia, ale kiedy była pandemia, okazało się, że zrealizowaliśmy wszystkie obszary, bo oni tak się zmobilizowali. Co więcej, dostaliśmy jakieś wyróżnienie nawet od CEO właśnie za realizację tych wszystkich obszarów. Więc mimo tak się, tych warunków pandemicznych. Mimo warunków pandemicznych, ale wydaje mi się, że największa trudność i taka naprawdę największa trudność to jest oddanie pałeczki uczniom i to się zaczyna na etapie dyrektora. Jeżeli dyrektor nie ma przekonania, że może oddać pałeczkę w wielu obszarach uczniom, może, może ich mentorować, wspierać, a oni mogą wspierać jego, to, to ta samorządność nie zadzieje się w szkole, bo to jest bardzo trudne. My odpowiadamy jako dyrektorzy za za całość, za spadającą dachówkę, za, nie wiem za toalety, za cokolwiek, tak? za jakiś wypadek, który się wydarzy, zawsze się może wydarzyć. Natomiast my mając to poczucie właśnie tej odpowiedzialności, ciężko nam jest bardzo często przekazać ją innym. Ale gdy to się zadzieje, gdy my dajemy tą przestrzeń, posłuchajcie, dać przestrzeń młodzieży, ona natychmiast się zagospodaruje. Przestrzeń nie lubi pustki. I ona natychmiast, natychmiast ma mnóstwo młodzież pomysłów, rzeczy do realizacji, tylko że my musimy być przekonani, że, że my ich będziemy wspierać w tym, co oni chcą. I co jest ważne jeszcze, taką ostatnią myśl dodam, że to są pomysły uczniów, nie nasze. I nie można realizować pomysłów nauczycieli, nie można realizować pomysłów dyrekcji, jeżeli tego nie chce młodzież. Nie można im tego narzucić, bo to nie wypali. To może będzie zrealizowane, ale nie przyniesie tej wartości dodanej na przyszłość. To się zamknie na tym etapie. Będzie zamknięte, zrealizowane, odłożone na półkę. A nie o to chodzi. Więc ja przede wszystkim u nas w szkole dzieją się rzeczy tylko te, które chcą uczniowie i no te oni realizują. No właśnie, mam wrażenie, że przeszliśmy już do kolejnego naszego tematu troszeczkę. Trochę na takiej zasadzie, jak mawiał klasyk, że skończyły się żarty, a zaczęły się schody. Bo tutaj jest takie słowo wyświetlonym na, na slajdzie pytaniu anarchia, czyli jak zwiększać wpływ uczniów na życie szkoły, unikając anarchii. I mam wrażenie, że ta anarchia to jest właśnie to, co jest tym lękiem, strachem dyrektora albo też nauczycieli i nauczycielek przed tym jakby zostawieniem przestrzeni dla uczniów. Dlatego, że wydaje się, że co, co oni z tą przestrzenią zrobią, czy to co zrobią będzie dobre i bezpieczne, czy oni w ogóle wiedzą co mają zrobić. Ja rozumiem, że ty trochę w, w tej wypowiedzi mówiłaś o zaufaniu, o, takiej, o takim trudzie zaufania, że ludzie nie zniszczą samych siebie, i tej, i tej szkoły. Mam wrażenie, że to jest w ogóle coś ogólniejszego, dotyczącego w ogóle demokracji jako takiej, a tutaj tylko przeniesionej na poziom um, młodych ludzi. No właśnie, jak zwiększasz wpływ uczniów na życie szkoły, unikając anarchii, bo rozumiem, że anarchia nie panuje. Nie, anarchia słysza. nie panuje. Anarchia nie panuje, ale to tak jak zaczęłam w zasadzie moją wypowiedź, że um, żeby uniknąć anarchii trzeba zbudować solidne podstawy. Więc my zawsze zbieramy gospodarze klas albo osoby chętne. Zresztą ktokolwiek przychodzi do naszej szkoły od razu słyszy jesteś w samorządzie. Bo samorząd to są wszyscy uczniowie. To nie są tylko przedstawiciele. To jest cała społeczność szkolna. Więc to jest ta kwestia budowania tej społeczności uczniowskiej. Pokazywania im, że oni tworzą samorząd. a te osoby, które czasem przychodzą na spotkania, są tylko ich reprezentantami, co nie oznacza, że nikt inny na spotkanie nie może przyjść. U nas zawsze spotkania są otwarte i wejść może na spotkanie samorządu każdy. Więc to jest jak gdyby taka jedna zasada, że, że samorząd to są wszyscy uczniowie. Druga taka ważna rzecz, zawsze mentor, który jest z uczniami, no, musi być taką osobą wspierającą, nienarzucającą ale osobą wspierającą i to jest ważna rzecz dla dyrektora, żeby takiego mentora, jeżeli my nie mamy takiej samorządności zbudowanej, że uczniowie sami dobrze wybiorą i będzie to ich naprawdę wsparcie, albo nie wiedzą kogo wybrać, to żeby pomógł w tym momencie i takiego nauczyciela wyznaczył, bo nie zawsze w szkołach wybieramy takich mentorów, tak, nie zawsze uczniowie wybierają. Czasami trzeba wprowadzić ten, ten czynnik, że że kogoś my dajemy, kto wiemy, że to mu podoba, bo to jest trudne zadanie. Taki, taki nauczyciel będzie łącznikiem między dyrekcją, między, między nauczycielami, i między uczniami i on pełni, słuchajcie, całkiem inną funkcję. On powinien być super ozbacany i naprawdę y, y, y, przez dyrektora mocno doceniany, bo on y, ma niesamowicie trudną funkcję w szkole. Jest taki co, ciągle pomiędzy chce dobrze i tutaj i tutaj i tutaj i nie zawsze to się udaje tak nie zawsze wszystkie te sfery da się tak bardzo łagodnie połączyć, bo mamy przecież bardzo wielu nauczycieli i też różne podejście do, do różnych sytuacji. Natomiast dla mnie zawsze taką kluczową rzeczą jest początek roku szkolnego albo końcówka. W zeszłym roku była to końcówka i w tym roku też chcemy zrobić to tak, że mamy wyjazdy osób działających w samorządzie, gospodarzy prac i osób działających tak bardzo aktywnie w samorządzie. To nie jest taka rzecz jednostkowa, bo to jedzie około 40-50 osób na taki wyjazd i oni w tym czasie przez w ciągu, w ciągu dwóch dni mają warsztaty, mają zajęcia i wypracowywują działania, jakie chcą robić w kolejnym roku szkolnym. Przede wszystkim na dzień dobry zbierają informacje zanim wyjadą na wyjazd, zbierają informacje od uczniów, czemu uczniowie pragną i co powinno się zadziać, albo gdzie powinno się zadziać, bo Facebook to jest jedna rzecz, ale moja szkoła na przykład jako jedna z pierwszych ma Twitcha. Tak, mamy szkolnego Twitcha i my działamy na Twitchu i na przykład konferencje, jakie robią moi uczniowie, są transmitowane na Twitchu i oglądało je na przykład 2,5 tysiąca osób. Więc Przepraszam są... cię, Małgosiu, ale mogłabyś skomentować, co to jest, bo nie jestem pewien, czy wszyscy Twitch? wiedzą. Tak. <grytanie> ja też nie wiedziałam, póki, póki, póki... Właśnie nie uczniowie mnie tego nauczyli. Twitch jest to platforma, która na dzień dobry służyła do komunikacji się podczas gier. To jest platforma stosowana, a my zastosowaliśmy ją do czegoś całkiem innego. Właśnie do, do robienia konferencji online, na żywo i tak dalej. Także i to był ich pomysł. Jak padło pytanie, moja szkoła jest szkołą Microsoftową, i mi padło pytanie, gdzie chcemy zrobić kolejną konferencję, na jakim nośniku? Oni, A muszą być Teamsy, a my mamy Twitcha. Dobrze, to był Twitch, tak? Więc to nie jest tak, że my się zamykamy, my wręcz odwrotnie musimy podążać za nimi. I to jest taki jeden z przykładów, na co musimy zwrócić uwagę. No i oczywiście, słuchajcie, ten preliminarz zadań, działań, on się pojawia, on jest dla wszystkich widoczny, dlatego że my też mamy stworzoną przestrzeń dziewiątka, mamy własny intranet właśnie w właśnie w Teamsach. Więc wszystkie informacje natychmiast są tam, więc to jest faktycznie to, co mówił Pan Michał. Kwestia komunikacji, przepływu informacji, więc uczniowie są non stop cały czas na bieżąco z informacją. Nie ma problemu z tym przepływem. E, mają też własny zespół Samorząd uczniowskich w Teamsach i tam robią sobie spotkania. No i też bardzo ważna rzecz, dlaczego nie ma anarchii? Dlatego, że my jesteśmy z nimi. To nie jest tak, że, jest, że dajemy przestrzeń i ona jest pusta i ona jest bez nas. My też jesteśmy częścią szkoły i dyrektor nie może być taką samotną wyspą albo zostawić samorząd samotną wyspą z jego opiekunem. Tylko ja na te wyjazdy też jeszcze, Jak są spotkania samorządu staram się przynajmniej raz w miesiącu na nich bywać. Też nie częściej, bo oni muszą mieć przestrzeń na siebie, ale, ale bywają. No i taka jeszcze jedna bardzo ważna dla mnie zasada otwartych drzwi. Moje drzwi dla uczniów są otwarte. Uczniowie wiedzą, że mogą do mnie przyjść. Samorząd uczniowski wie, że ma do mnie dostęp przewodniczący. I to też jest ważne. My nie mamy jednego przewodniczącego, tylko mamy koalicję. Oni wymyślili, że oni przy szkole, która ma 800 ponad uczniów, prawie 9 co w tej chwili, nie dają rady w pojedynkę i oni mają koalicję. Mamy w tej chwili dwóch przewodniczących, tak, którzy by startowali w koalicji. Więc, więc oni mają stały dostęp do mnie. Oni mogą dzwonić, pisać, o jakiejkolwiek porze wpadać wiedzą, w jakich porach jestem zazwyczaj dostępna i to jest 7.30, to oni wiedzą od czas dla nas zarezerwowany. Więc to jest, słuchajcie, ta rzecz, która, która się dzieje. I warto taką przestrzeń z uczniami mieć, bo, bo to jest też nasze ucho. Ja wiem, co się dzieje, ale też dzięki temu mogę zapobiegać, ale co więcej, dzięki temu oni rozwiązują sprawy za mnie. Jeżeli mam problem, to ja przychodzę i mówię, słuchajcie, jest problem taki i taki, tak naprawdę to jest problem wasz i co wy teraz z tym zrobicie? I Słuchajcie, się dzieje, ale myślę, że o tym chyba w innym pytaniu, Przemku, jeszcze. Tak, o korzyściach w, w innym pytaniu jeszcze będzie na to miejsce, ale słuchałem z zainteresowaniem i to co pojawiło mi się w głowie w trakcie, kiedy mówiłaś a propos słowa anarchia, to taka myśl, bo powiedziałaś, że masz otwarte drzwi. Ale czy te otwarte drzwi są rzeczywiście jakby dla całej społeczności, czy dla tych reprezentantów wybranych? Nie, dla wszystkich. To one są dla wszystkich. Jasne, że na prawie 900 osób nie wszyscy z tego korzystają, no to ale uczniowie nie mają problemu, żeby przyjść, czy nawet idąc korytarzem, zaczepić mnie i powiedzieć: Pani dyrektor, czy może Lucila? To nie jest, to ja nie jestem osobą dla nich taką, do której boją się podejść, tak? wręcz odwrotnie. Jeżeli jest problem, to w tym momencie przychodzą. I to są takie sytuacje dla mnie ważne, dlatego że oni biorą razem ze mną odpowiedzialność za społeczną szkolną. I to się przejawia w bardzo różnych sferach. Tak? Od jakichś zniszczeń, które mamy w szkole, co jest rzeczą naturalną, po sytuacji ich zdrowia psychicznego, gdzie czasem wpadają i mówią, trzeba zrobić porządek albo u tej osoby źle się dzieje. To jest naprawdę budowanie szerokiej takiej społeczności świadomości odpowiedzialności nie tylko za samorządy, ale w ogóle za siebie, za drugiego człowieka i, i na to, że wszystko na wszystko mamy wpływ i na to, że nie możemy być obojętni na wszystko. I obojętność jest najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić drugiemi człowiekowi. Sześć obojętnie. A czy zdarza się tak, że na przykład stosują uczniowie albo uczennice takie bajpasy komunikacyjne, że na przykład przychodzą do ciebie ze sprawami z którymi mogliby przyjść do wychowawcy i traktują jako tak, taką super instancję ciebie. Nie nie mamy raczej ustalone te zasady że to też jest właśnie rzecz którą ustalamy w tym momencie na wyjazdach że są etapy też komunikacji, jeżeli są przestrzenie, które da się rozwiązać na takim etapie, to je rozwiązujemy. Jeżeli się nie daje i potrzeba już mojego wsparcia czy mojej decyzji, to też, to też w tym momencie przychodzą. Raczej uczymy ich też tego, bo w samorządności też tak jest, że są też pewne etapy, których nie należy pomijać. Bo jeżeli my pomijamy nauczycieli, to, to też w tym momencie będzie działał na niekorzyść samorządności nauczyciel nie będzie chętny do współpracy, jeżeli będzie ciągle wiedział, że my go pomijamy. Ja miałam takie sytuacje, że na przykład moi uczniowie coś wymyślili, ja dałam zgodę na to i oni zdążyli ogłosić to wcześniej uczniom niż ja powiedziałam nauczycielom. Mhm. No i słuchajcie, był ząg ze strony nauczycieli. Jak to jest, że uczniowie wiedzą szybciej? No zdarzyło się, ale teraz już tego też ja pilnuję. Kochani, nie wybiegamy przed szereg, i ja poinformuję nauczycieli, powiem jest tak i tak i tak, o tym zadecydowaliśmy wspólnie i w tym momencie wy ogłaszacie dopiero informacje całej reszcie. Więc to są rzeczy, które też musimy wypracować, bo tego elementu nauczyciela absolutnie nie należy pomijać. Okej, okay, czyli ten wpływ jest oparty na zasadach, które są tak. wypracowane również z udziałem, z udziałem samych uczniów i uczennic podczas wyjazdów. Ale to też nie jest wszystko, ponieważ do tego dokładamy rodziców. Rodzic jest nieodłączną częścią szkoły, więc jeżeli mamy rodziców, którzy chcą partycypować, którzy chcą um, dołączyć się do działań w szkole, to jak najbardziej to jest też przestrzeń do współpracy z samorządem i nasz samorząd na przykład ma takie spotkania z radą rodziców. Przychodzą, prezentują co się wydarzyło, co będą chcieli dalej robić, jakiej pomocy oczekują od rodziców, jakiego wsparcia, że na przykład trzeba będzie przyjechać jakąś sobotę i z nimi zmontować z palet ławki, na przykład, tak, mhm. bo sami, sami nie, nie chcą tego robić, tylko pod jakąś superwizją, więc zobaczcie, że, że to jak najbardziej jest kolejny czynnik, którego nie należy pomijać. Jasne, dziękuję Małgosiu, no i chcę do Kasi się teraz zwrócić. Dlatego, że o ile Małgosia zarządza liceum, o tyle Kasia szkołą podstawową. Czy ty się nie boisz anarchii albo może wręcz przeciwnie obojętności przy oddawaniu wpływu uczniom na życie szkoły? Znaczy, U mnie w szkole jest taka sytuacja, że to ja od wielu lat jestem tą osobą właśnie, która jest od komunikacji z samorządem uczniowskim i faktycznie drzwi do mojego gabinetu są zawsze otwarte i przychodzą do mnie uczniowie w różnych sprawach. To tak samo jak do Małgosi na korytarzu i wiedzą, że zawsze otrzymają ode mnie pomoc. No teraz muszę sobie nawet radzić z tym, że przychodzą uczniowie z Ukrainy, ale też sobie radzę używając translatora, ale faktycznie jestem też na spotkaniach samorządu uczniowskiego, wsłuchuję się w to, co samorząd proponuje, bo wbrew pozorom no, Uczniowie w szkole podstawowej, no to jest też budowanie właśnie tej samorządności, a teraz jeszcze, jak od jakiegoś czasu mamy te klasy siódme i ósme, no to okazuje się, że w tych klasach uczniowie no mają już dojrzałe pomysły i takie, których by chcieliby zmieniać szkołę. Jak ja traktuję tą wolność? A mianowicie zgodziłabym się tutaj z tym, że jeżeli ta wolność ma jakieś ramy postawione, najlepiej postawione przez uczniów, bo oni wtedy to czują jeżeli ma się nauczycieli, którzy mają to poczucie i empatii i wiedzą jak pracować gdzieś, dziećmi, a taki powinien być nauczyciel i nauczyciel, który no, będzie takim jakby dobrym duchem nad nimi, ale da im poczucie mocy, mocy sprawczej, no to ta wolność naprawdę może być dla tych uczniów realna. Ja, ja oczywiście mamy też przykłady takich działań, my nie jeździmy na wycieczki boże, ale nasz samorząd na koniec roku te osoby aktywnie działające mają taki seans kinowy, mają wyjście na lody, ale mają też taki sejmik uczniowski i ten sejmik uczniowski kończy każdy rok szkolny i uwaga, na tym sejmiku uczniowskim nie pojawia się tylko ta tak zwana Rada Samorządu Uczniowskiego, ale właśnie przedstawiciele różnych klas. Oni są tam wybierani demokratycznie i wtedy tam padają propozycje. Co oni widzą, co im się udało, czego się nie udało, co możemy zrobić w przyszłym roku. Tak to się u nas odbywa pod koniec właśnie każdego roku szkolnego. A w takim życiu szkolnym, no ja może powiem o tym, o takiej rzeczy właśnie związanej z tym, co jest ogólnie pojętym bezpieczeństwem w szkole. No bo faktycznie każdy dyrektor, ale myślę, że też każdy nauczyciel boi się, jak to może wyglądać. My kiedyś wpadliśmy na pomysł tak zwanych koordynatorów do spraw bezpieczeństwa. Może to brzmi troszkę poważnie. No to. Tak. Ale w sumie jak tacy uczniowie mają taką funkcję, to oni się czują też w tej funkcji taką mocą sprawczą. Jak to wygląda? Wybierają ich klasy. I to nie są osoby wcale takie, które wydawałyby się, że one będą wzorowe to są bardzo dobrzy uczniowie, właśnie nie. I ci koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa tak patrzą, co się dzieje w szkole, co się dzieje w szatniach, co się dzieje na korytarzach, na boisku, ale nawet tak, jak wygląda droga do szkoły. I oni raz w miesiącu spotykają się na takim spotkaniu i przekazują przekazują między sobą, odbywa się jakby taka debata w obecności też i mojej i pedagoga szkolnego, gdzie oni przekazują, w czym widzą problem, co się dzieje, gdzie widzą, że dzieją się złe rzeczy. Razem jakby formułują takie wnioski do, do rady pedagogicznej i my je potem przekazujemy. I oczywiście niektóre z tych wniosków wcielamy w życie. Mało tego, te wnioski nie tylko dotyczą tutaj akurat szkoły, bo na przykład pojawiły się też przy tej okazji wnioski dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły i wtedy pojawił się nawet list, który uczniowie skierowali właśnie do, do miasta, w którym prosiliby o na przykład wymalowanie dodatkowych pasów, żeby przejście do szkoły było bezpieczne. Okazało się, że te, ta ich petycja została przyjęta no i teraz ta nasza droga do szkoły też jest bezpieczna, a więc to jest jedna z rzeczy. Jak oni widzą moc, moc sprawczą i że coś się z tym dzieje, no to oczywiście wtedy widzą sens takiego działania. A druga rzecz, mamy też w klasach taki konkurs, który się odbywa przez cały rok, on się nazywa Uczeń na medal. Ramy są oczywiście zaznaczone tego konkursu, ale te ramy też wyznaczali uczniowie. W klasach odbywa się raz w miesiącu taka debata, kto dla uczniów jest uczniem na medal, czyli kto jest dla nich koleżeński, na kim mogą polegać, kto jest takim uczniem, który ich nigdy nie zawiedzie, z którym mogą się spotkać, mogą się jemu zwierzyć czyli i odbywa się są... potem głosowanie i jest uh -huh. wybierany taki uczeń na medal miesiąca w każdej klasie. My I to nie no robimy... są prymusi? Nie, nie. Tam akurat oceny nie mają żadnego właśnie. Nie, to nie ma znaczenia. Na dole mamy taką gazetkę samorządową. Tam są umieszczane comiesięczne zdjęcia. A na koniec roku yy, no, jest taki wybierany uczeń na medal z każdej klasy yy, roczny. tak, Ten, który no, przez cały rok miał najwięcej takich wyborów i on wtedy no, jakoś jest przez nas nagradzany ale też znajdują się jego dokonania również w gazetce szkolnej. Bo my do informacji z uczniami mamy coś, co już w niektórych szkołach może troszkę odeszło w niepamięć. Ja mówiąc szczerze, przygotowując się do tego spotkania, nawet wróciłam do historii naszej gazetki, która pierwsza pojawiła się w 2000 roku. I proszę sobie wyobrazić, ja wiem, że są nowe środki komunikacji i my też z nich korzystamy z Messengera, z Teamsów do spotkań samorządowych, ale ostatnio jak została przeprowadzona ankieta, jaką, w jakiej formie uczniowie wolą mieć gazetkę szkolną, czy elektroniczną może, to wyobraźcie sobie Państwo, że uczniowie chcą mieć je w wersji papierowej, nazwa gazetki mhm. została wybrana konkursem, ona teraz nosi nazwę z ostatniej ławki, kiedyś było między 7.30 a 16.35, bo tak trwały lekcje, Uczniowie sami tam też, O, oj, słychać wszystko, profesor. słychać wszystko, tylko pewno mnie nie widać, nie, bo nie mam obrazu. Nie, widać tego. Ciebie też, bez żadnych zmian. A ja Was w ogóle nie widzę, mi jest to obraz, ale to Ale nic. to proszę kontynuuj. Dobrze, bo to ja kontynuuję. A propos gazetki, a mianowicie oni sami proponują rubryki, sami tam zamieszczają informacje, oczywiście. Jest to sekcja dziennikarska i jest tam nauczyciel, który ich, który ich wspomaga, która sprawdza, który sprawdza teksty. No przede wszystkim, kto jest polonista, który sprawdza też teksty pod względem stylistycznym, ortograficznym, gramatycznym. Także tu jest też pole do przestrzeni dla uczniów. Jasne. Bardzo Ci dziękuję za ten przykład, bo jak ja sobie, ja już mam swoje lata i funkcjonowałem w szkole w mm -hmm. takich czasach, trochę zapomnianych przez wiele osób. No i to były między innymi też takie czasy, w których samorządność była bardzo fasadowa i kojarzyła się właśnie głównie z takim angażowaniem uczniów postrzeganych przez większość społeczności szkolnej jako tak zwani frajerzy. To jest takie słowo, którego się dzisiaj nie pewnie nie, nie często używa, ale myślę, że państwo wszyscy rozumieją o co chodzi. A Ty mówisz o takich działaniach, które angażują po prostu uczniów różnych i tych tak zwanych grzecznych i tych tzw. tak zwanych niegrzecznych. My w Poznaniu I na to... tych niegrzecznych mówimy, że to są ejbry. No właśnie, z poznańska. Tak, tak, tak. Okay. No właśnie i to jest bardzo ciekawy przykład. Do, do Ciebie, Michale, chciałem jeszcze a propos tej anarchii. Czy z twojej perspektywy no właśnie takiej osoby współpracującej z różnymi szkołami to to pytanie które ja tutaj stawiam jest pytaniem sensownie postawionym i czy rzeczywiście ograniczeniem w rozwoju w poszerzaniu wpływu uczniów na życie szkoły jest lęk przed anarchią czy może jeszcze przed czymś innym jak, jak, jak ty to widzisz. Okay, to znaczy, dla, dla, chciałbym zacząć od tego, że ja bym w ogóle nie zachęcał do unikania anarchii, a wręcz do tego, żeby <śmiennie> ją właśnie wprowadzać, ale mhm. ja, ja rozumiem, że tutaj słowo anarchia jest jest użyte w takim potocznym... Synonimem bardzo... z chaosu, nieporządku. Dokładnie, bez Dokładnie. Mhm. Natomiast to jednak mnie to zawsze boli, ponieważ mi jest jednak dość bliska koncepcja polityczna anarchizmu, która bazuje na tym, żeby społeczeństwo się samoorganizowało. Samo tak. Dokładnie. I jakby anarchizm właśnie polega na tym, że odrzucamy władzę centralną, a staramy się jak najwięcej tej władzy oddać w ręce samoorganizujących się grup no chociażby takie jak związki zawodowe czy stowarzyszenia, no ogólnie to, to, to jest jakby ta istota, istota anarchizmu, więc jest to bardzo bliskie i, i idei samorządności uczniowskiej, którą, którą my proponujemy, no bo ona właśnie też bazuje na mechanizmach tej demokracji bezpośredniej, czyli tego, że osoby, które mają jakąś potrzebę, same tą potrzebę przede wszystkim sobie uświadamiają, a potem ją wygłaszają, a następnie z osobami, które mają podobną potrzebę, tak dokadują się, żeby coś z tym zrobić. Tak. Nie potrzebują do tego żadnej centralnej władzy, wyższej władzy. Tak. no Oczywiście wiadomo, że w szkole, w szkole, szczególnie państwowej, szkole w Polsce tak, wprowadzenie tego założenia w 100% jest niemożliwe, ale dobrze, tutaj już wracając, rozumiem właśnie, że chodzi o ten, o ten bałagan, tak. i którego rzeczywiście część właśnie naszych nauczycieli, dyrektorów no, się obawia, szczególnie na początku, no, no to co, co to będzie? Tak? No, my tutaj oddamy, albo często też bazuje to na złych doświadczeniach, tak? bo rzeczywiście też nie, nie należy tego ukrywać, że, że, że, że często takie różnego rodzaju próby oddawania tej odpowiedzialności kończą się różnymi trudnościami i różnymi też porażkami. Często uczniowie no właśnie, nie są przygotowani do tego, żeby właśnie odpowiedzialni i świadomie wziąć udział w różnego rodzaju decyzjach, tak? No i to jest jakby prawda. I na pewno zgadzam się z tym, że nie możemy zaczynać od dużych rzeczy, dlatego to, co my mamy w programie szkła Demokracji, no to są takie propozycje zaczynają też od małych kroków, tak? Czyli jeśli właśnie w szkole do tej pory nic takiego nie funkcjonowało, no to, to rzeczywiście trzeba nauczyć uczniów tego, tak? Czyli za, za, za, zaczynają od tych małych kroków, czyli na przykład to, co już mówiliśmy o tych sprawach klasowych, tak, tego, żeby to wychowawcy mieli taką żeby praktykowali takie na przykład rozmowy o tym, co jest dla uczniów ważne, tak? żeby pytali ich, no, o czym byście chcieli porozmawiać, tak? żeby też rozmawiać o bieżących sprawach tym, co się dzieje w Polsce, na świecie, tak, bo uczniowie mają swoje zdanie i bardzo często chcą je wyrażać, natomiast w szkole bardzo często brakuje takiej przestrzeni, tak? Uczniowie czują, że ich zdanie nie jest ważne, tak więc nawet to, żeby na, nauczyciele na przykład nie wiem, wiedzą o społeczeństwie, czy ta, teraz to się tam ktoś tam stwierdziło społeczeństwo, tak, e, niedługo będzie hit żeby wykorzystywali te lekcje, nie tylko do tego, żeby prawda, realizować postawę programową, ale żeby się zatrzymać i powiedzieć, no słuchajcie, no teraz coś to się wydarzyło, tak? co o tym myślicie, tak? wojna w Ukrainie, inne tematy, tak? tematy społeczne, które są w dyskusji, to też buduje, tak? to buduje tę kulturę tego, że uczniowie się uczą, że mogą mówić swoje zdanie, to jest podstawa, więc musimy zaczynać, zaczynać od tego, jeśli uczniowie się nauczą to wyrażać i nauczą się tego, że my traktujemy ich rzeczywiście poważnie, no to w większości przypadków, oczywiście, no bo wiadomo, że są twarde, twarde orzechy nie do, nie do zmienia, ale większość z nich, no jakby wróci, wróci z tym, tak? Znaczy to pod, również potraktuje nas poważnie. No i żeby właśnie też te współdecydowanie zaczynać od. Od takich kwestii, które nie będą od razu wchodziły w, no nie wiem, w budżet szkoły, czy, czy, czy na przykład w tę sferę taką postrzeganą jako ta domena, domena nauczycieli, czy na przykład ocenianie uczelni. Tak? Bo oczywiście jak najbardziej to powinno być gdzieś docelowo też uczniowie powinni mieć tutaj głos, ale wiadomo, że przykładowo, jeśli to zaczniemy jest możliwy od... obszar tak, dla no, nauczycieli. No tak, no jeśli zaczniemy od takiego po prostu nic z gruchy, nic pietruchy, zapytamy uczniów, no dobra, no to jak byście chcieli, żeby wyglądały lekcje, tak? no to połowa uczniów nam będzie odpowiadała jakieś absurdy typu a żeby lekcje trwały 15 minut a przerwy 45 albo żeby prawda, lekcje były, nie wiem, w barze i tak dalej, no wiecie, no to, to, to oczywiście tak takie odpowiedzi uzyskamy, jeśli po prostu to się nie, nie będzie to przygotowane, tak? Więc jak najbardziej to musi być przygotowane. I też ramy. ramy Tutaj Katarzyna wspomniała o tym, ale właśnie no, współdecydowanie nie oznacza, że dajemy taką przestrzeń w 100 Nawet jeśli robimy budżet obywatelski i mówimy, hej, macie 5000 tysięcy złotych tutaj, nie wiem, z budżetu szkoły, albo z Rady Rodziców, albo z innych środków. 5000 tysięcy decyzja, decyzja, jakie wydamy należy do Was, no to mamy prawo jednak zrobić ramy, tak czyli że na przykład te 5 z budżetu obywatelskiego Powinno być wydane no nie wiem, na cele, które są zgodne ogólnie z, wiem, z misją szkoły, tak? Nie mogą być wydane na przykład no nie wiem, na alkohol, tak? na jakieś takie oczywiste rzeczy, albo mniej oczywiste, tak? Bo że na przykład no, zależy nam na tym, żeby te, to był budżet, na który uczniowie nie wiem, zorganizują jakieś wydarzenie, które będzie integrujące, tak? I jak najbardziej mamy do tego prawo, tak jako organizatorzy, jako dyrektorzy, jako, jako dorośli, żeby te ramy współdecydowania określać. I uczciwie je komunikować od początku, tak? Znaczy, że uczniowie mają świadomość, że to jest 5 tysięcy to wydania w określony sposób. Na, te, na pewną sferę możemy je wydawać, na pewno nie. I tak samo z e, na przykład tymi tematami związanymi wiem, z, z kryteriami oceniania czy z szkolnymi zasadami. Również jest możemy tak. powiedzieć, że mamy takie ramy. Dajemy wam, chcemy was zapytać, zebrać o, opinie wasze, ale nie gwarantujemy tego, że wszystko wprowadzimy w życie, tak? Znaczy mamy do tego prawo, tak? rozważymy i zwrócimy do was z informacją, co możemy wprowadzić, a co nie. Tak? I jak najbardziej te ramy możemy, możemy wprowadzać, chociaż oczywiście z gwiazdką taką, żeby te ramy też nie były za bardzo wąskie, tak? bo bardzo często te szkoły mają taką tendencję, że no już tak, tak, tak bardzo to ograniczają, że tak naprawdę już nie mówimy o współdecydowaniu, tak? tylko wchodzimy już w ten etap manipulacji niestety, czyli takiej pozornej, pozornej partycypacji. Także niby uczniowie mogą zdecydować, a tak naprawdę ten zakres jest tak wąski, że on właściwie nie ma już dla nikogo znaczenia. No Znaczenie, chyba... jasne. No, dzięki. To można o tym mówić bez końca, ale to też jest jeszcze parę wątków, które chcemy poruszyć. Ja sam myślę, że często się tutaj pojawiają takie słowa na przykład jak zaufanie i takie określenie, że coś się dzieje na serio. Jakby ważna jest wiedza uczniów, że jeżeli nauczyciele ich o coś pytają. To dlatego, że są ciekawi odpowiedzi, a nie dlatego, że po prostu pragną zapytać, bo to jest jakaś idea, która, która im towarzyszy i myślę sobie, że to jest też dobra okazja, żeby, żeby przejść do tego następnego wątku naszego, a następnym wątkiem to jest właśnie odpowiedź na pytanie po co w wymiarze wychowawczym i edukacyjnym zajmować się tym obszarem. To znaczy, co, co właściwie z tego dobrego wynika? No, pewnie oczywista jest taka myśl, która już tutaj też przebrzmiewała i gdzieś w tle była, że to ta odpowiedzialność, którą biorą uczniowie, bierze się oczywiście z tego, że mogą o czymś zdecydować, bo branie odpowiedzialności jest związane z tym, że ja o czymś decyduję. No to skoro decyduję, to mogę brać odpowiedzialność. I uczę się tego na przykład, że taki pomysł jak 15 minutowa lekcja i 45 minutowa przerwa może być ryzykowny ze względu na zasoby i cele tej organizacji, w której e, uczniowie funkcjonują. I rozumiem, że to czego się uczą to na przykład właśnie tego, że podejmowanie decyzji jest związane z całym szeregiem różnych kontekstowych rzeczy typu zasoby, e, typu ograniczenia zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, typu cele dla których istniejemy i tego się na pewno uczą, ale czego jeszcze Kasiu ciebie o to spytam. Jaki wymiar, jaki sens, jakie znaczenie ma oddawanie wpływu uczniom i oczekiwanie od nich odpowiedzialności w różnych obszarach pracy szkoły. Tak ja tu bym chyba nawiązała do tego co mówił Michał a propos. do tego. Tak, no, Michał tu już właściwie mówił o tej drabiny, bo wspominał, omawiał nam niektóre punkty tej drabiny partycypacji, harta. Ale faktycznie, no, te stopnie realne, gdzie my zaczynamy jakby pokazywać uczniom, że my jesteśmy mentorami, my doradzamy, ale też dajemy im i pokazujemy jasne cele i dajemy im tą, tą przestrzeń do działania na pewno nie może być nasza działalność polegająca na tym, że my będziemy manipulować tak, albo nawet, że ci uczniowie będą dla nas tylko dekoracją w realizacji jakichś projektów, ale chciałabym jeszcze nawiązać do czegoś innego, a mianowicie, że widziałabym te początki samorządności nawet w partycypacji uczniów w takim procesie jednak lekcyjnym, bo jest właśnie, czyli Uczniowie mogą przecież nie tylko decydować o tym, jakie mają być zasady klasowe, jakie inicjatywy mają podejmować, ale również jak oni by chcieli się czuć w czasie zajęć, jakie lubią metody pracy, czy można zrealizować taki, a nie inny temat. I no na pewno pierwszym takim progiem to będzie dobrze przeprowadzona ewaluacja zajęć, każdych, czy godziny wychowawczej, ale każdego przedmiotu. I teraz, jeżeli my zadamy odpowiednie pytania, otrzymamy na nie... możemy sobie przecież formę ewaluacji wybrać różną. Nie wiem, u mnie najbardziej się sprawdza gadająca ściana, bo oni wtedy mogą faktycznie pisać swoje propozycje. I jeżeli ja w następnych zajęciach, wezmę to pod uwagę, oni będą widzieli, o ja to napisałem, a nasza Pani to wprowadziła w życie. To już jest jakiś element, a też budowanie zaufania. Nie ty, no, Ja myślę, że to tak każdy nauczyciel powinien budować swoje zaufanie. Ja no, uczę już bardzo długo, ale zawsze uważałam i wierzyłam w dzieciaki. Wierzę, wierzę, że oni są to Panią pomysłów. Ostatnio miałam taki etap, że już myślałam, że to nauczanie zdalne spowodowało, że się nic dalej nie ruszy, ale nie. Jednak nie. Oni nas podnieśli na duchu. Yy, ja może pozwolę sobie podać przykłady nawet z ostatnich moich zajęć. W klasie no mam, no właśnie o to chodzi. Tak, w klasie piątej mam wspaniałego ucznia. Stefana. Stefan to jest kopalnia pytań. Mądrych pytań. Czasami te pytania prowadzą do tego, że ja nagle stwierdzam dobrze. Podstawa programowa jest, ale ja przecież nie muszę trzymać się sztywno niektórych rzeczy, ja mogę zrobić niektóre rzeczy, które będą klasę ciekawić. Stefan zadał pytanie na lekcji o starożytności. Wie Pani co, ci Grecy, oni byli tacy wspaniali, tak pięknie wyglądali, no my wiemy, że oni uprawiali sport, ale co oni takiego jedli? Jak się odżywiali? Ja mówię, dobrze, chcecie wiedzieć, robimy następną lekcję. Powstała lekcja. Jak się Grecy odżywiali kiedyś i jak? jak jest, y, jaka kuchnia grecka jest dzisiaj. Uczniowie w gadającej ścianie napisali, że to była smakowita lekcja. Mhm. A Stefan no, poczuł się sprawczą. Naprawdę y, mam klasę siódmą obecnie. Y, przykład tam mam całą grupę uczniów, ale tam jest taki Marek, który zadaje pytania problemowe i takie szeroko wychodzące w ogóle poza. Y, obejmujący bardzo szeroko jakieś problemy. No i czasami wiadomo, że ta pozostała część klasy za tym nie może nadążyć, bo wiadomo, no w klasie są różni uczniowie. W związku z tym stwierdziłam, że w takim razie, jeżeli taki problem się pojawi, mamy taką skrzynkę pomysłów, skrzynkę problemów, wkładamy te problemy do tej skrzynki i raz w miesiącu, mamy taką kreatywną lekcję, ją nazywam, bo powiedziałam, słuchajcie, my nie możemy sami dyskutować sobie w tej małej grupie, my to możemy sobie zrobić na kółku, a niech reszta też poszpera, niech coś wyszuka. I dochodzimy do takich problemów na przykład, dlaczego Eleonora Roosevelt stwierdziła, że przyszłość jest kobietą, a zaczęliśmy od emancypacji kobiet na koniec XIX wieku. No dla nich to jest no Pani zrobiła coś, żebyśmy my mogli też dyskutować. Yy, I może o jednej rzeczy, wiem, że może troszkę za dużo się tu chwalę, ale... Yy, Chodzi o dobre praktyki. No. Tak. Kiedyś, ja mam taką grupę, ja do tego teraz wrócę, przyszli do mnie uczniowie i mówią, wie Pani co, my tak lubimy te lekcje historii, a może by Pani nam zrobiła kółko, ale my nie mamy czasu w tygodniu. Yy, a jakby tak w sobotę? Ja mówię, dobrze, zrobimy kółko w sobotę, ale wiecie, yy, ja mam swoją wizję Kółka, a wy macie swoją. To spotkajmy się i, i po pierwsze, co wy byście chcieli widzieć w tym programie Kółka? No wiadomo, że jak sobota, to nie mają być to takie zajęcia, które odbywają się w szkole, lekcje, niech to będą wycieczki. No, nie, mamy szkołę w całym centrum. Niech to będą jakieś questy, bo wtedy właśnie też powstawały questy. Napisaliśmy wspólnie program własny Kółka. Dzieciaki wymyśliły nazwę, nazywało się Templariusze. Potem udało nam się nawiązać współpracę z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania, które fundowało nam i warsztaty w muzeach i wycieczki. Kółko oczywiście w czasie Nauki Zdalnej zawiesiło swoją działalność. Spotykaliśmy się tylko na Kimsach. Teraz do tego wracam. Chętnych mam. Mhm. Kasiu, ale gdyby tak bo, bo to rzeczywiście są, jest, są liczne dobre przykłady takiej, mm -hmm. e, w, takiego wpływu uczniów na poziomie atomowym a nie całej szkoły czyli konkretnie na lekcji działania to czego oni się uczą na, tw na twoje na twoje oko czego się uczą do czego się wychowują jakie wartości tutaj grają jakąś rolę. No Wakaż wartości według mnie jest bardzo szeroki, bo to zależy też od działań i projektów, które są. Yy, na przykład yy, mieliśmy kiedyś taki projekt szkolny, wcale nie zewnętrzny, yy, a mianowicie, który yy, nazywał się yy, Szkoła dla społeczności, społeczność dla szkoły. Uh -huh. yy, klasy same wypracowywały swoje inicjatywy. Yy, i na przykład tutaj przede wszystkim chyba przy tych inicjatywach, bo tam powstały takie inicjatywy na przykład jak czytanie bajek dzieciom w szpitalu. Tak? Chodziły do szpitala na Krysiewicza, tam czytały bajki. Przedstawienia dla Klubu Seniora, który istnieje w naszej szkole. No więc no na pewno to i ta korelacja pomiędzy różnymi pokoleniami ale też duża doza empatii, której uczyli się uczniowie, ale również też takie poznanie też całego środowiska, które, tutaj, które, które nas otacza. Były też, były też projekty, w których uczniowie no mieli wpływ nawet na to, jak będzie wyglądać w przyszłości nasza szkoła. To był projekt robiony z uczniami, on się nazywał Budujemy Zielony Poznań w uh -huh. Uczniowie sami wypracowywali taki, taką swoją wizję, projekt szkoły, w której znajdowały się między innymi ogrody deszczowe. Ten projekt później musieli wypromować tak, aby on był przegłosowany przez innych uczniów, ale też i znajomych. Następnie oni otrzymali oczywiście za to nagrodę, ale no, no chyba największą nagrodą było to, że później y, architekt, który projektował nasze boisko szkolne, tak on wziął to pod uwagę, on tam jest i wyobraźcie sobie Państwo, gdy uczniowie zobaczyli, jak to startowało w tym budżecie obywatelskim, że tam są ich projekty no to to była chyba ich największa radość. Myślę, że cieszyli się jeszcze bardziej niż ta nagroda. No Dzięki. niestety okazało się, że wygrał y, inny projekt, a było to zrobienie bruku na y, y, Starym Rynku, ale dostaliśmy część na realizację tego projektu. No i super. Czyli takiej sprawczości, skuteczności obywatelskiej się nauczyli przy tej okazji. Dokładnie, dokładnie. Małgosia, czego uczą się twoi licealiści i licealistki? Do czego się wychowują? Co, co, co jest tym, tą wartością edukacyjną, dla której warto się starać działać na rzecz samorządności i wpływu uczniów na życie szkoły? Myślę, że, że należy zacząć od tego, że jeżeli mamy działaczy takich społecznych i mamy działaczy samorządowych w naszej szkole i jest to pewien aktyw, to musimy mieć świadomość, że my wychowujemy przyszłych liderów. Mm -hmm. I to będą osoby, które będą ciągnęły to nie tylko u nas w szkole, ale gdziekolwiek pójdą, jeżeli będą dobrze pokierowane, jeżeli dobrze nabędą kompetencje właściwe, to w tym momencie to pociągnie się później dalej i będą mieli dalej również siłę sprawczą, będą zajmowali różne stanowiska, prowadzili fundacje, robili wiele dla społeczności. Więc to jest taka rzecz, na którą na pewno trzeba zwrócić uwagę, że to są kompetencje, niewymierne i takie miękkie typu umiejętność organizowania, umiejętność planowania, umiejętność na przykład pisania grantów, dlatego że jak do mnie przychodzi młodzież i pyta czy my mamy środki w budżecie na coś, to ja siadam z nimi i pokazuję budżet. I pokazuję im jak budżet wygląda szkoły, jakie są zmienne, na co muszę wydać i czy w ogóle mam przestrzeń na taką rzecz, o której oni mówią. Ale nie wypuszczam ich z rękami pustymi. Mówię szukamy, siadamy projektu i grantów, dzięki którym możecie to zrealizować. I my takie granty piszemy. Oni nie piszą tego sami. Oni piszą, przysyłają czy to nauczyciela, bardzo często do mnie, często piszą ze mną takie granty i w tym momencie ja ich mentoruję, co dodać, co ująć, czego nie ujęli, co jeszcze muszą poszukać. Ostatni grant, jaki pisaliśmy, był w ciągu świąt. Pisaliśmy właśnie dwa budżety obywatelskie, zielony budżet obywatelski i budżet obywatelski taki, taki większy dzielnicowy. Do tej pory mamy trzy takie budżety zrealizowane w naszej szkole i wszystkie były pomysłami i napisane przez uczniów. Więc yes. to są rzeczy, które oni odczuwają bardzo dużą siłę sprawczą, ale uczą się też rzeczy, które przydadzą im się naprawdę później w pracy, w życiu, poszukiwania umiejętności, planowania, rozliczania i ponoszenia też porażek. Bo w zeszłym roku, gdy ja nie włączyłam się bardzo aktywnie i nie superwizowałam i robił to ktoś inny, nie wykrali budżetu. I potem była ewaluacja. Dlaczego się nie udało i z częścią tam, tych z poprzedniego roku wystartowali w tym roku po to, żeby to się jednak zrealizowało, ale też wiedzą, na co muszą zwrócić uwagę, dlaczego nie przeszli, dlaczego tyle osób nie głosowało, tak, że na przykład nie dotarli do takiej grupy docelowej, bo jednak to już są duże budżety na na przykład 300 tysięcy złotych, więc to są rzeczy, A... które oni robią. Czyli z porażki to jest też się taka... nauczyli oj trzeba im koniecznie koniecznie dawać możliwość poniesienia porażek. Jeżeli ja mam event zrobiony świetny i nie jest to ich event, ale dużą rolę odegrał tam nauczyciel to znaczy, że nauczyciel się za mocno wtrąca i im możliwości popełnienia porażek. Oni się muszą uczyć. Oni, to nie może być wyobrażenie nauczyciela, że tak i tak będzie wyglądało i teraz nauczyciel szyb, szyb wszystko im organizuje i robi ty zrobisz to, zrobi to zrobisz to, to zrobisz to nie. Oni się muszą podzielić, oni muszą pilnować terminów, oni muszą mieć osoby, która tego będzie pilnowała, tego też się uczą, że muszą sobie wyznaczać role społeczne tak? I, i, i ponosić tę odpowiedzialność, więc jak najbardziej te rzeczy wszystkie tutaj u nas się dzieją, ale to naprawdę się rozwija i przenosi się z rocznika na rocznik, tak? czyli te roczniki starsze wdrażają te młodsze, a te młodsze docierają do nas również przez to, że nasi uczniowie organizują warsztaty dla samorządów uczniowskich szkół podstawowych, nie tylko w Gdańsku, ale, ale również w Polsce i dzięki temu uczą też sami siebie bo kto kogoś uczy, ten uczy się tak naprawdę dwa razy. Oni uczą siebie i uczą innych, ale przede wszystkim siebie, na co jeszcze zwracać uwagę albo co powinien na jakimś etapie. To też są ważne rzeczy. To są, mieliśmy taki przykład, Michalew akurat w jednym z programów, że uczeń, uczniowie robili ankietę dotyczącą oceniania. To była jedna z tych przestrzeni, którą trzeba było wypełnić, dotyczącą oceniania. I słuchajcie, chłopak przygotowywał się tydzień, żeby do mnie przyjść z ewaluacją tych wniosków dotyczących oceniania w naszej szkole. Usiadł, ja widziałam jak jest przejęty, jak ile to wymaga od niego, żeby w tym momencie Zaprezentować wyniki, jakie wyszły. One nie wyszły źle, dlatego że oni tworzyli też system oceniania u nas w szkole, więc on współgrał. Ale to nie oznacza, że by nie były jakieś rzeczy do zmiany, które mogliśmy później wdrożyć. Na pewno umiejętność przemawiania, dlatego że jeżeli moi uczniowie organizują konferencje bardzo duże, robią warsztaty, biorą udział w bardzo wielu przedsięwzięciach, to w tym momencie ta umiejętność swobodnego wyspawiania się i poruszania się na scenie. Słuchajcie, to jest taki szereg kompetencji wychowawczych różnych, które oni osiągają, że dzięki samorządowi, że to jest naprawdę niesamowite. Umiejętność organizacji w momencie, kiedy robiliśmy konferencje online czyli jak podłączyć, jak było właściwe tło i słuchajcie, dostaliśmy takie opinie, mieliśmy super panelistów zaproszonych, którzy byli u nas na żywo w naszym studiu i to było też transmitowane i ci, ci Państwo, profesorowie powiedzieli, że oni byli trzy dni wcześniej na jakiejś konferencji również i że tam też była transmisja, ale to nie wyglądało tak profesjonalnie, jak oni to zrobili. Więc oni też sobie podnoszą poprzeczkę, tak? co nie oznacza, że nie ponoszą też fiasko. Słuchajcie, czego się uczą? Podam przykład ostatnich wyborów samorządowych, które odbyły się no, trzy tygodnie temu mnie w szkole. Dwie koalicje, wystartowało kilka koalicji, ale dwie były takie wiodące w debacie, w debatach, które też były toczone w programach. Oni robią naprawdę szeroką kampanię i w mediach naszych i w naszym intranecie, w szkole, ale oczywiście są zawsze debaty, mamy amfiteatr właśnie z budżetu obywatelskiego, który zaprojektowali i wygrali, więc w amfiteatrze odbywała się debata. I efekt był taki, że to już była demokracja na bardzo wysokim poziomie. Dlaczego? Dlatego, że była różnica, słuchajcie, nie wiem, 40 głosów między jedną koalicją, a drugą. I tutaj dla nas znowu też była nauka bo ta koalicja, która przegrała, nie udźwignęła tego, że przegrała. Oni byli pewni i jedni i trudno, że wygrają. No wygrała jedna grupa, a drugą... mieli okazję... Wyczyni. Przepraszam, że mieli okazję się nad tym zastanowić? Czy to też jakoś moderowaliście ci, którzy przegrali? E, oczywiście, że tak. Natomiast jak gdyby emocje, które mają młodzi ludzie, czasem zabierają górę. I tutaj akurat no była tak, taka przestrzeń mocno emocjonalna, że na dzień dobry napadli na, na komisję wyborczą. No tak, ktoś tak? musiał być winny. Tak, ale słuchajcie, to też jest naturalne i normalne i z tego też się uczymy, bo to obserwowała cała społeczność szkolna, tak? No i, I tak się dzieje, w życiu. To, potem to też podsumowała. Ja oczywiście też w tym momencie, już pod koniec, jak gdyby takiego sporu, który się toczył, weszłam i powiedziałam im prawdę. Powiedziałam im prawdę, jak, jak wygląda to z punktu widzenia już dorosłego życia, że to, co się wydarzyło, było naprawdę demokracją na wysokim poziomie i że też. Fajnie, jeżeli dziewczyny w tej chwili, bo dziewczyny nie wygrały, nie udźwigną to i będą umiały współpracować, bo na tym polega samorządność i demokracja, że jeżeli mamy dwa jakieś stronnictwa, które się ścierają, to one w tym momencie wypracowują najlepszy kompromis dla całego społeczeństwa. Hmm. Czyli współpraca na tym... mimo napięć, mimo emocji, tak. mimo różnic, to też jest tak. jedna z tych rzeczy, których można się uczyć. Tak, tak. Małgosia... Dziękuję ci już rzecz. bo czas nam leci strasznie chciałem Michała e, poprosić o zwięzłą wypowiedź mam taką śmiałość bo łatwiej mi oszczędzać na ekspercie niż na praktyczkach ale gdybyś mógł króciutko powiedzieć o jakichś takich dwóch ważnych rzeczach na przykład których twoim zdaniem albo z twoich obserwacji e, uczą się uczniowie w szkołach z którymi współpracowałeś w tym obszarze właśnie edukacji ale też szeroko pojętego wychowania. Coś takiego, co wydaje ci się jakoś charakterystyczne, inne na przykład niż to, o czym mówiły poprzedniczki. Ja jasne, tutaj już bardzo dużo rzeczy padło z poziomu uh -huh. kompetencji, tutaj nie, nie będę chyba dodawał, natomiast no to jeszcze z takiego troszkę może poziomu jeszcze postaw, tak, tutaj bym, bym, bym, bym dodał, no bo też są badania, które pokazują, że jeśli chodzi o taką postawę w ogóle wobec tego, jak funkcjonujemy w społeczeństwie i, i, i w demokracji, to ona się kształtuje no, tam do tej pełnoletności mniej więcej, tak? no, czyli generalnie ta szkoła, okres szkolny no, jest jednym z decydujących czynników. Oczywiście rodzina też tak tutaj ma, ma wpływ jak najbardziej, ale jednak szkoła jest tą instytucją, tak, w której młodzi funkcjonują i jest taką pierwszą instytucją, która jest albo bardziej, albo mniej demokratyczna, no i ten samorząd uczniowski też jest tutaj wyznacznikiem. Więc ta postawa, czy właśnie będziemy osobami, które raczej uważają, że jeśli na przykład coś mi się nie, wiem, nie podoba, mam jakiś problem, źle się z czymś czuję, to czy raczej właśnie szukam rozwiązania i od razu zastanawiam się, kto będzie moim sojusznikiem, kto mi pomoże. Biorę sprawę w swoje ręce najkrócej rzecz ujmując, tak, bo wiem, że jeśli wezmę, to to się raczej uda, tak, bo tak działa świat, że, że, że, że, że to się powiedzie i że mnie potraktują poważnie też te instytucje, które powinny, tak, no albo oczywiście mogę, może pójść to w drugą stronę, tak, czyli że no, ra, raczej te doświadczenia pokazują, że, że tak nie jest, znaczy, że jeśli jest coś, to mi się nie podoba albo mam ochotę coś zrobić i Zaczynam próbować, to zaraz zostaje sprowadzony do pioru tak? przez system, przez, przez dorosłych, przez, przez szkołę, także lepiej się nie wychylać, tak? no, niestety, wciąż jest tak, że, że duża, duża część wychodzi, yy, młodych ludzi godzinę z takim przekonaniem właśnie tego frajerstwa, zresztą, które to już też padło, tak? znaczy, że, że, że szeroko rozumiane zaangażowanie społeczne, samorządowe, tak? no, to po co, tak? Robisz za darmo? Robisz w swoim wolnym czasie, no bo przecież, mówmy się, że to jest tak naprawdę w większości przypadków w wolnym czasie, tak? I ze strony nauczycieli zresztą też ten wolny czas jest tutaj konieczny, tak, żeby, żeby to się działo, więc to no, wymaga pewnego poświęcenia. No i, i, no ale wciąż często rodzice zresztą też mówią, to, to ja to słyszę też od, od samych uczniów, tak, że oni mają problem z rodzicami. Duży im mówią, do po, po co ty ten swój wolny czas właśnie poświęcasz? Ucz się to jest ważne, tak? Bo kariera, bo pieniądze, tak? No ale oczywiście to też nie jest takie proste, no bo w związku z tym, co tutaj też zostało powiedziane, tak naprawdę ta, ta aktywność samorządowa też będzie pomocna, tak, W tym a być może nawet bardziej, tak, no bo umówmy się, to dziś, znaczy jakby. Pracodawcy nie patrzą na wyniki matury, no powiedzmy sobie szczerze, no kto, kto z pracodawców patrzy, jakie ktoś miał wyniki na maturze, raczej nikt. Natomiast pracodawcy patrzą na to, co yy, ta osoba robiła, tak? Czy jeśli ktoś potrafi pokazać już na poziomie w liceum szkoły średniej, tak organizował jakieś wydarzenie i tak dalej, no to na przykład dla mnie, w momencie, kiedy, kiedy zatrudniam yy, osoby, no to jest mega ważne, tak? Znaczy to, to bardzo dużo mówi o tej osobie. Tak? Jeśli ktoś tylko uczył się i studiował, to dla mnie. no umówmy się, raczej pokazuje, że nie, że nie jest taką aktywną oso, osobą. Może być, tak, ale no, więc myślę, że nawet też potem... Ale nie ma na to dowodów, nie ma na tak, to żadnego, tak. żadnego potwierdzenia. Mhm. Jasne, dzięki. No właśnie, padło tutaj padły słowa o wysiłku, którego wymaga wspieranie samorządności i działanie na rzecz tej wolności. Ja bym chciał, bo właściwie czas już mamy taki powoli zbliżający się do końca, a zależy mi na takim wątku trochę bardziej osobistym. I to do dyrektorek jest pytanie. Pytanie jest takie po co w ogóle z perspektywy dyrektora. Inwestować energię, pomysłowość w ten obszar zwiększania partycypacji uczniów w życiu szkoły, oddawania im odpowiedzialności, ale i to brzmi przyjemnie, że uczeń jest odpowiedzialny, ale, ale uczenie się prawdziwej odpowiedzialności nie polega na odpowiedzialności za nasze cele, tylko na uczeniu brania odpowiedzialności za to, co oni postanowią, że to jest ten niezbędny też element, żeby była wolność, a to wymaga wysiłku, energii, czasu, rozmaitych rzeczy. Czemu dyrektorowi może się opłacić? Czemu wam się opłaca, skoro to robicie? działanie na rzecz właśnie tej funkcji szkoły uczenia samorządności. Tak z perspektywy dyrektora konkretnie po co to w ogóle robić bo jakie są efekty wychowawcze edukacyjne wiemy i to jest oczywiście ważne. Ale czy tak z perspektywy zarządzania szkołą to ma znaczenie. M może Kasia, poproszę jako pierwszą. No na no ma znaczenie i to duże bo chociażby jeżeli faktycznie samorząd uczniowski nie jest tylko tą grupą która pojawia się na gazetce szkolnej a tą samorządność czują pozostali uczniowie w szkole a my jesteśmy akurat niedużą szkołą no to oni utożsamiają się wtedy z tą szkołą i biorą też odpowiedzialność za pewne rzeczy, no, szkoła staje się dla nich jednak w pewnym sensie takim drugim domem, gdzie oni będą mogli podejmować pewne decyzje, a jeżeli uczniowie czują się odpowiedzialni, bo to jest dla nich drugi dom, no to też będą bardziej dbać o pewne rzeczy. Czyli łatwiej, yy, tak. jest łatwiej jest zarządzać łatwiej jest zarządzać, Tak, a poza tym y, oni sami też będą dbali o siebie, no bo jeżeli jesteśmy jednym wspólnym domem, no to znaczy, że nasi starsi koleżanki, nasze starsze koleżanki, nasi starsi koledzy, to oni są naszymi liderami, a może i mentorami. I w takich działaniach samorządowych nawet nieraz to wychodzi, bo jeżeli uczniowie ze starszych klas przeprowadzają jakieś zajęcia, które czują, bo wybierają wartości, nad którymi chcą pracować. Przychodzą też do tych młodszych klas, to ci, te młodsze dzieci potem przychodzą do nich, żeby prosić ich o pomoc. To jest też takie naturalne, naturalne wspomaganie. No, przy niektórych działaniach ci uczniowie nawet organizują nam jakąś tą przestrzeń szkolną, to nawet w takich zwykłych sprawach organizacyjnych. Jasne, hmm. dzięki. Małgosia, a jak u ciebie? Po co ty to robisz? Po co się w to angażujesz? Czemu uważasz hmm. to za ważne dla siebie? Dla mnie, z perspektywy dyrektora, odpada mi bardzo wiele rzeczy. No <laughs> po co? pierwsze, ja podam takie typowe przykłady z ostatniego roku. 70-lecie szkoły. 70-lecie szkoły organizowali uczniowie, którzy rok wcześniej zebrali się jako zespół osób, które będą organizowały 70-lecie szkoły, i od A do Z zrobili to uczniowie. Od wystrojenia sali, po cały program, po wysyłanie zaproszeń i tak dalej. Wszystko od A do Z zrobili uczniowie z naszym mentoringiem, ale tylko mentoringiem. Więc mi odpadła, słuchajcie, naprawdę kolosalna rzecz z głowy. Więc to była na przykład taka jedna z wielu rzeczy. Prosta rzecz jak obiady. U nas je na 860 uczniów 400 osób obiady. Stołówka nie jest duża, mieści na raz 80 osób. W związku z czym to oni decydują, patrzą na plan, ustalają w samorządzie, które klasy, na której części przerwy, mamy dwie przerwy, jedna 25, jedna półgodzinna, na której części przerwy mają prawo chodzić na obiad. Łącznie z tym, że to oni w tym momencie robią karnety odpowiednio kolorystycznie, żeby każdy wiedział, że to jest jego przerwa obiadowa, jego część przerwy i na tej części ma prawo iść. Inna rzecz, słuchajcie, taka naprawdę odpowiedzialność za szkołę. Zginęły dwa laptopy. Zrobiłam apel z uczniami, powiedziałam o tym, że zginęły dwa laptopy, że ja będę musiała ponieść ten koszt, to były nowe laptopy, które dostaliśmy, 99 laptopów i dwa zaginęły. Uczniowie z samorządu po, po mojej przemowie wyszli i powiedzieli, słuchajcie, my wam dajemy czas do końca tygodnia i jak nie znajdzie się do końca tygodnia, to my zrobimy takie dochodzenie, że tej osobie się odechce robić takie rzeczy. I wyobraźcie sobie, że przychodzi do mnie jeden uczeń z samorządu i mówi, znalazły się te laptopy, dziwne to było dla mnie pytanie, ja mówię, no wiesz, nikt nie, nie przyniósł mi takich laptopów. A, a sprawdzała Pani w szafie, tam w tym pomieszczeniu coś tam? Słuchajcie, były. Tak, były. Więc nawet takie rzeczy są rozwiązywane. Ostatnia rzecz, słuchajcie, głupia sprawa, no jest fala TikToka. W TikTok chłopcy wchodzą do męskiej toalety, pchają się, słuchajcie, no nic aliści, ale pchają się do jednej, oczywiście dewastacja. Ja nie robię dochodzenia, nie muszę. Robią to uczniowie. Przychodzą i mówią: Postanowiliśmy, że przyjdą z rodzicami będą malować szatnie męskie do WF-u. Jako praca społeczna, ponieważ zdewastowali naszą rzecz, naszą toaletę. Z której my wszyscy korzystamy. Więc oni dbają o siebie nawzajem i to jest naprawdę taka rzecz, którą oni przejmują, tak? I oni w tym momencie decydują. Ale decydują też o tym, że na przykład odbywają turniej szachowy, utworzyli samorząd utworzył eligę sportową i, i grają w różne gry właśnie w ten sposób. Więc to są wszystko te rzeczy, które mi też odchodzą, żeby organizować im taki czas szkoły, tak? Który Jasne. będzie dla nich no. Czyli no obie mnie. możecie powiedzieć, że to się opłaca dyrektorowi. Czy ja mogę jeszcze <grym> tylko jedno słowo. Proszę zdanie, ale już jesteśmy w No, Dobrze dobrze, czasie. bo Małgosia tu wspomniała o tym działaniu, które no zostało przygotowane w całości przez uczniów. Ja powiem o takim szybciutko, o takim działaniu, które teraz jest na topie, bo my jesteśmy szkołą księcia przemysła I. Kwiecień u nas to zawsze miesiąc patrona, bo wtedy są imieniny Przemysława. No i oddaliśmy też właśnie dużą część tych działań do pomysłów uczniowskich I co powstało? No jeden pomysł, no świetny, fotobudka, fotobudka z rycerzem. Uczniowie z młodszych klas zakwyceni yy, wszyscy sobie robią zdjęcia. No pomysł, który oczywiście troszkę przy pomocy rodziców, bo to jednak yy, no organizacyjnie. Tak, tak, tak, tak. To takiego nie do powiedzenia. Jasne, jasne. Czyli rozumiem, że korzyść twoja jest taka, że pojawiają się takie kreatywne inicjatywy, które się podobają społeczności. Dokładnie. są w niej ważne. Ale słuchajcie, też postawy. Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz, bo mamy teraz smutne wydarzenie, mamy pogrzeb naszego nauczyciela w szkole. I wiecie co, ja się w ogóle nie musiałam obawiać, że uczniowie się jakoś nie tak zachowają. Nawet generalnie jest żałoba w szkole, bo to był bardzo lubiany matematyk. Ale uczniowie natychmiast w niedzielę, gdy tylko opublikowałam informację, to samorząd uczniowski natychmiast ogłosił informację jedną. Wszyscy jutro przychodzimy na czarno. i Jeszcze oficjalną prośbę wystosował do nauczycieli. Słuchajcie to się zadziało, tak? To, to są takie czasami rzeczy małe, drobne, ale my widzimy, ja widzę w tym bardzo duży sens, bo ja wiem, że oni potrafią się zachować, potrafią, czują, wiedzą co powinni, kupili księgę na przykład pożegnalną, do której się w tej chwili wszyscy wpisują, to są takie inicjatywy naprawdę oddolne ich w tej chwili, które, które no są właśnie przez to, że te postawy cały czas są kształtowane i, i, i cały czas jest to przełożenie na to życie. No jasne. Świadczą o istnieniu wspólnoty i odpowiedzialności za nią. Mnie też się wydaje, że, i też trochę to wynika z moich obserwacji, że na przykład to wyzwanie związane z pojawieniem się dzieci z doświadczeniami uchodźczymi w szkołach. To jest też trochę sprawdzian tego czy uczniowie czują się współodpowiedzialni za szkołę czy e, nauczyciele e, i nauczycielki stworzyli taką sytuację że to jest jakby ich odpowiedzialność a uczniowie nic do tego nie mają bo tam gdzie ta odpowiedzialność jest to to wsparcie jest dużo większe też od rodziców i zrozumienie i mniej pytań w stylu czy przypadkiem nie będziemy mieli gorszych wyników. A, ok, ja więc. mam klasę akurat, ja ci przerwę, bo ja mam klasę, która jest takim oddziałem właśnie międzynarodowym, ja to tak nazywam, bo to nie tylko dzieci z Ukrainy przecież, ale to Białoruś i Rosja tak samo. Więc no tak. słuchajcie, samorząd natychmiast, gdy tylko się dowiedział, że taki oddział będzie utworzony, powiedział, my osobiście obejmujemy patronatem, oni oprowadzali po szkole, oni do nich podchodzą na przerwie, wciągają i to był taki akurat pierwszy tydzień ich pobytu, kiedy były wybory samorządowe i nauczyciele powiedzieli, to są dzieci z Ukrainy, dopiero do nas przyszły, nie będą głosować, a samorząd powiedział, halo, halo, to są uczniowie naszej szkoły, oni będą głosować. I oni głosowali. Także zobaczcie, że to jest faktyczna, taka realna rzecz, że tworzymy tą społeczność, i to jest ważne. I to poczucie obowią ob takiego obowiązku wobec też społeczności, ono też się rodzi. Tak. I tej objętności. Musimy kończyć, bo już jesteśmy po czasie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za te e, praktyki ze szkół i też za Twoją e, e, wiedzę ekspercką, Michale. Związaną z kontaktami z różnymi szkołami, a też pracą nad tą ideą samorządności. Nie będę już przedłużał naszego spotkania. Zaproszę tylko na nasze spotkanie seminaryjne, na które być może część z Państwa przychodzi. Ono wyjątkowo, zwykle odbywa się w pierwszą środę miesiąca. W tym roku, od, w tym miesiącu odbędzie się 18 maja, czyli w środku ale to ze względu na nagromadzenie rozmaitych rozmaitych wydarzeń. To jest ta okazja dla państwa do tego, żeby rozmawiać ze sobą, a nie z nami. Tworzymy taką szansę na wymianę dobrych praktyk między uczestnikami naszej sieci. Bardzo prosimy o kontakt na ten adres, który tutaj widać i z którego przychodzą też zaproszenia na wydarzenia sieciowe. Wszelkiego rodzaju informacje na temat państwa potrzeb opinii, ale też tego, co w sieci mogłoby się dziać. Zapraszamy do mailowania z nami. Każdą opinię bierzemy pod uwagę. Tak jak powiedziałem wyślemy maila z wszystkimi linkami, których tutaj użyliśmy i z prezentacją może komuś z państwa się do czegoś przyda. Zapraszamy do korzystania. Zapraszamy też do wszelkich działań na rzecz dyrektorów szkół. Tutaj akurat jest takie zdjęcie przedstawiające Letnią Szkołę Dyrektorów, do której niebawem będziemy zapraszali. Są tu też wolne miejsca. Na początku to specjalnie dla państwa. Tak sobie na koniec pozwoliłem zażartować. Bardzo dziękuję za obecność w takim czasie, który jest tak przepełniony wyzwaniami, że rozumiem, że nie było łatwo znaleźć moment, żeby tutaj z nami, żeby tutaj nas posłuchać. Jeszcze raz dziękuję Kasi, Małgosi i Michałowi za podzielenie się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą. Dziękuję bardzo i do Dzięki. zobaczenia 18 maja.